Chciałbym omówić szerzej krzywą przychodów z produktu krańcowego, abyśmy zrozumieli, że w zasadzie to krzywa korzyści krańcowych firmy. W poprzednim odcinku przyjęliśmy, że ta firma to myjnia. Chcę też pokazać, jak użyć tej krzywej do ustalenia jaką optymalną liczbę pracowników zatrudnić. Dla przypomnienia, na osi poziomej mamy ilość pracy na godzinę, czyli liczbę osób zatrudnionych w firmie przypadających na godzinę a na osi pionowej mamy przychód z produktu krańcowego, czyli liczbę dodatkowych dolarów, jaką daje nam każdy kolejny pracownik na godzinę. Na osobę i na godzinę, czyli na osobogodzinę. godzinę Popatrzmy, czy mówi nam to samo, co tabelka nieco wyżej. Pomyślmy, jaki przychód krańcowy mamy z zatrudnienia tej kolejnej osoby. Aby to obliczyć, mnożymy liczbę pracowników, czyli 1 przez średni przychód… przez średni przychód… średni przychód z produktu krańcowego przypadający na osobogodzinę. Średni przychód z zatrudnienia pierwszego pracownika. Ten średni przychód wynosi 25. Wynosi 25. Narysowałem to w ten sposób, abyśmy mogli zatrudnić jedną dziesiątą pracownika i zyskać więcej niż 25. 1 dziesiąta znaczy na przykład, że ktoś pracuje w co dziesiąty dzień. I korzyść krańcowa zmniejsza się im bliżej pierwszego pełnego etatu. Średnio zatrudniając pierwszego pracownika uzyskujemy 25 dolarów korzyści, 25 dolarów przychodu krańcowego na godzinę. A jak określić całkowity przychód krańcowy, jaki uzyskamy dzięki tej osobie? Całkowity dodatkowy przychód. To jeden pracownik razy średni przychód z produktu krańcowego równy 25. To pole takiego prostokąta równe 25 dolarów. Równe 25 dolarów. Aby w pełni to dostrzec, trzeba znać całkowanie, ale już na pierwszy rzut oka widać, że to pole jest takie samo… Zakładając, że krzywa przychodów z produktu krańcowego jest linią prostą, widać, że pole tego prostokąta jest takie samo jak pole pod linią wykresu. Linia wykresu na odcinku między 0 a pół przebiega nad szczytem prostokąta, a między pół a 1 przebiega pod jego szczytem. I obszary nad i pod są równe. Zatem 25 dolarów to także pole pod linią tego wykresu. Pole pod krzywą. To pole pokazuje, jaką korzyść odnosi firma z zatrudnienia tej pierwszej osoby. Korzyść o wartości 25 dolarów. A jaką korzyść odnosi z zatrudnienia drugiej osoby? Przy zmianie z jednej na dwie osoby, ilość osobogodzin zmienia się o 1, a średni przychód z produktu krańcowego przy tej zmianie wynosi 20 dolarów. A więc 20 dolarów. Pole wynosi 1 razy 20. I tu też jest równe obszarowi pod krzywą. Pole pod krzywą na tym odcinku jest równe 20. Podobnie, gdy zapytamy, jaki jest przychód z produktu krańcowego przy zmianie z dwóch na 3 osoby. Średnia wysokość tutaj... Właściwie to jest pytanie o pole obszaru między 2 a 3, Możemy je obliczyć, znajdując średnią wysokość, która wynosi 15. Średnia wysokość to 15, mnożymy przez 1 i wychodzi 15 dolarów korzyści. Korzyści. Między 3 a 4 średnia wysokość to 10. Mnożymy więc 10 przez 1 i uzyskujemy 10 dolarów korzyści. To pole pod krzywą na tym odcinku. A pole pod krzywą tutaj. Liczymy tak samo i wychodzi 5 dolarów. 5 dolarów korzyści. Ten wykres pokazuje tylko, jaki mamy przychód. Nie mówi nam. Ilu pracowników powinniśmy zatrudnić. Do tego musimy znać koszty pracy. Koszty krańcowe pracy, które ponosimy. Jak mówiłem wcześniej, ta firma musi konkurować na wolnym rynku myjni samochodowych. Jest więc konkurującym dostawcą usług. Załóżmy jednak, że jest też konkurującym nabywcą pracy. Działa więc na dwóch różnych rynkach. Napiszę to. Na rynku myjni samochodowych firma jest konkurującym dostawcą usług. Jest sprzedawcą usługi mycia samochodu. Natomiast na rynku pracy nasza firma jest konkurującym nabywcą. Nabywcą. Tu konieczna jest mała dygresja, bo dostawcy mogą konkurować z innymi firmami dostarczającymi te same dobra lub usługi lub mogą być monopolistami. Jeśli podmiot nie konkuruje i jest sprzedawcą, to mówimy o monopolu. Natomiast jeśli nie konkuruje nabywca, gdy mamy wielu sprzedawców i jednego dużego nabywcę, tego jeszcze nie omawiałem, to mówimy o… Podam to słowo, żebyście nie byli zaskoczeni, gdy ktoś je powie. Monopson. Taki podmiot nazywamy monopsonem. Nasza firma jest przeciwieństwem Monopsonu na rynku pracy. Konkurujemy z innymi. A skoro na rynku jest mnóstwo nabywców, to musimy zaakceptować rynkowe stawki. I jesteśmy też przeciwieństwem Monopolu na rynku myjni. Oprócz nas działa wielu innych sprzedawców. Monopol to jedyny sprzedawca, a Monopson to jedyny Potężny nabywca. Konkurując na rynku pracy musimy płacić za pracę tyle, co inni. Załóżmy, że stawka rynkowa za pracę w myjni, stawka, którą musimy zaoferować, wynosi powiedzmy, 10 dolarów za godzinę. 10 za godzinę. W takim razie, jaką liczbę pracowników najlepiej zatrudnić? Ta pierwsza zatrudniona osoba da nam 25 dolarów korzyści, a jej koszt krańcowy. Narysujmy krzywą kosztów krańcowych. To pozioma linia na 25 dolarach. Przepraszam, na 10 dolarach. Taki jest koszt godziny pracy. Koszt jednego pracownika wynosi 10 dolarów. Koszt dwóch pracowników to pole od 0 do 2, czyli 20. Albo koszt krańcowy zatrudnienia drugiej osoby to kolejne 10 dolarów. Koszt krańcowy trzeciego pracownika, to pole, to kolejne 10 dolarów. Koszt krańcowy czwartego, to znów 10 dolarów. To pole pod tą zieloną linią. Czy warto więc zatrudnić pierwszego? Tak, bo dostaniemy 25 dolarów, a stracimy tylko 10. Uzyskamy 15 dolarów korzyści, więc warto. A czy warto zatrudnić drugą osobę? Dzięki drugiej osobie dostaniemy dodatkowo 20 dolarów, a jej koszt krańcowy to także 10. Zyskamy 10 dolarów, więc warto ją zatrudnić. Trzecia osoba. Dostaniemy 15 dolarów, a wydamy 10. To wszystko jest za godzinę, więc zarobimy 5 dolarów. Warto ją zatrudnić. Czwarta osoba. Zaczyna być ciekawie, bo zatrudniając czwartą osobę, dostaniemy dzięki niej łącznie 10 dolarów, ale będziemy musieli jej zapłacić również 10 dolarów. Nie warto więc zatrudniać łącznie czterech pracowników. Warto byłoby jednak, jeśli to możliwe, zatrudnić jeszcze pół pracownika, np. pracującego na pół etatu albo przez połowę każdej godziny. Może to ktoś, kto myje samochody i obsługuje kasę. Dzieli więc swój czas na pół, bo warto zatrudnić pół osoby. Pół osoby będzie nas kosztować 5 dolarów, a korzyść krańcowa jest polem pod krzywą między tym punktem a tym. Uzyskamy więc nasz zysk z tej pół osoby, korzyść netto będzie polem tego obszaru. Warto więc ją zatrudnić. Generalnie widać z tego, że warto zwiększać wielkość popytu. Warto zatrudniać coraz więcej ludzi do chwili, aż korzyść krańcowa, aż korzyść przychodów z produktu krańcowego przetnie się z krzywą kosztów krańcowych. Dalej ponoszone koszty są większe od korzyści i nie warto nikogo zatrudniać.